Cześć! W tej a wam stalej, mmm, a przecież już od niej przytrywałem. Um, pokażę wam też dzisiaj o tym, a szybko napiszeć pierwszy. To jest mój pierwszy odcinek na moim kanale. Więc teraz w pierwszym odcinku, która była o ile to mówię, seria. Teraz udamy sobie w ogóle, udamy sobie po programie. Jakie są wyspałnie, to ja się .vale eee, już szybko zobaczy Tu znajdziemy CUD U, D, Machine Gun eee, na no eee, e, jak, jak naciskamy na Telefona <drCliente noise> <vallahiNon zweiidezbelio> Wyskakuje nam szajmą auto eee, To jest... Dobra. Muszę ci tak, że ja wam pokażę. Nie bądźcie się. Eee. Czekaj. Czekaj bójcie się uh, bądźcie, pokażę. A 24 10 71 can eat Babylon. Ojc, Oいつ... kogoś od rana, jak zwykle, no tu really really. uh to znaczy go, zna się sprzeda do auto i wysiada z enterem, się zmieniało oka, teraz. Zepką, aż cztery, to są łapisy. Jestem jest nie wiem po co, dajcie się mnie. Tak, że Dobra, teraz... Cocktail, to 10... Molotov Cocktail! Suspect, last in East Lavellon. Suspect, disarmed. Suspect, on foot. distance with the 1071 East of Babylon. Hey! Uh -huh. Uh -huh. We got the 10 night in South East Babylon. Субтитры skończyło się na kolach. Jedziemy. po konkretny, to mój pierwszy odcinek na moim kanale, więc um, polećcie, powiedzcie mi jakie mam błędy um, i co mam poprawić. Um, więc um, to będzie. Na tyle. Może mam poprawić. Może mikrofon mam poprawić, bo akurat mi się zepcie. przecież Czy to źle Dobrze. Za chwilę będzie naczepa, a później czołg ale przed naczebą będzie czerwony wany. Jak już zrobiłem. Jest, tu jest coś van o i jak tu jest na i tu jest i tu jest czoł przeczekamy sobie i, I siadamy, e... Dobrze. Teraz siedzę sobie, moim ulubionym, moim szalkiem zielonym. O, stąd O, się robi. tak soka, soku, soku, soku. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, 1, 2, 3, 5, 9, 10, kończę odcinek, to na 6, 3, 4 minuty. Adam kończy odcinek, to proszę, to 2